Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Posłuchaj o anarchizmie. Jako, że nacjonaliści już na dobre zadomowili się na sejmowych stołkach, a ich otwarcie totalitarne, rasistowskie i dyskryminujące poglądy tak mocno zakorzeniły się w polskim społeczeństwie, że nikogo już nie szokują, uznałem, że nadszedł wreszcie czas powiedzieć coś o nacjonalizmie, nierezerwalnie związanym z nim faszyzmie. W tym odcinku zajmiemy się koncepcją narodu oraz ideologią nacjonalizmu i ich rolą w machinie państwowej i kapitalistycznej. Od dziecka słyszymy, że jesteśmy Polakami. Podobne słowa słyszą dzieci w każdym innym państwie na świecie. Narodowość jest częścią naszej tożsamości od samego początku. Zostaje wpisana w dokumenty, które wystawiane są nam przy urodzeniu. Uczy się o niej praktycznie na każdym przedmiocie w szkole. Od najmłodszych lat wkuwamy na pamięć hymn narodowy, czytamy literaturę patriotyczną, uczymy się o historii państwa, w którym mieszkamy, jako o naszej własnej. To, że jesteśmy częścią narodu polskiego, nie zostaje nigdy poddane pod wątpliwość. Jest to dla nas oczywiste. Jednak kiedy zaczniemy pytać się, czym właściwie ten naród jest i jak stwierdzić, że ktoś do niego przynależy, trudno nam będzie otrzymać jednoznaczną odpowiedź. Usłyszymy, że jesteśmy Polakami, bo mamy honor, jesteśmy bohaterscy, reprezentujemy polskie wartości, kochamy wolność albo bo jesteśmy patriotami. Czasem usłyszymy też coś o wspólnej polskiej kulturze. Te słowa będą się zmieniać w zależności od tego, kogo spytamy oraz jakie patriotyczne wartości będą aktualnie modne. To określenia, które w rzeczywistości nic nie znaczą. Frazesy, które nie mają żadnej konkretnej definicji naukowej. Powtarzane są bezmyślnie po nauczycielach i podręcznikach szkolnych, po dziennikarzach i telewizji. Wydawałoby się, że jedynym logicznie spójnym wyznacznikiem narodu jest powiązana z nim wspólnota kulturowa. Póki nie zdamy sobie sprawy, że kultury mieszają się i zapożyczają z siebie nawzajem od tysiącleci i że nie da się nawet określić jednoznacznie zbioru cech, które się na daną kulturę składają. Ta niejasność nie jest przypadkowa. Koncepcja narodu celowo jest niejasna, bo nacjonalizm nie ma być spójną, jednolitą ideologią. Nie ma jednego programu, celów ani zasad. Wszystkie jego cechy są nadawane na bieżąco przez tych, w których interesie aktualnie działa. I to oni definiują czym jest naród, którego ma bronić ideologia nacjonalistyczna. Jest to ideologia całkowicie oportunistyczna, dopasowująca się zawsze do tych, którzy ją głoszą. Nacjonaliści utrzymują, że nacjonalizm jest częścią ludzkiej natury, że istniał od zawsze, że narody różnią się między sobą, a ich mieszanie generuje konflikty wynikające z różnic i antagonizmów między ich członkami. Gdy zapytamy ich o to, skąd biorą się te różnice i antagonizmy między ludźmi, odpowiadają, że z różnic pomiędzy narodami, zataczając ten na sposób błędne koło. Bzdurą jest także twierdzenie, że nacjonalizm istniał od zawsze. Powstawał on równolegle do rozwoju gospodarki kapitalistycznej. W wydanie francuskiej encyklopedii sprzed rewolucji francuskiej naród definiowany jest jako grupa ludzi podporządkowana danemu rządzącemu. W czasach gospodarki feudalnej ta definicja była jasna i prosta. Narodem są ci, którzy podlegają nadanemu z głaski Bożej Władcy i logicznym jest, że są jego poddanymi. W końcu pracują na podległych młynników. Jednak wraz z upadkiem monarchii i wykształceniem się kapitalizmu, Chłopi zaczęli masowo przenosić się do miast i zatrudniać jako pracownicy najemni u pochodzących z arystokracji i zamożnych klas mieszczańskich, właścicieli zakładów. Nie łączyła ich już z nimi narzucona przez Boga zależność feudalna. Teraz ta zależność stała się czysto ekonomiczna. Nowo powstała klasa pracująca dostała wybór. Albo będzie pracować na swoich nowych panów, albo umrze z głodu. Bunt robotników wydało się zatem nieunikniony. Potrzebny był czynnik spajający i promująca go ideologia, która wmówiłaby wyzyskiwanym, że w rzeczywistości ich interesy nie są sprzeczne, lecz zbieżne z interesami wyzyskiwaczy. Tym czynnikiem był naród, a jego piewcą nacjonalizm. Bogaci nie musieli już obawiać się biedoty, bo wmówili jej, że jest częścią tego samego narodu co oni, jednolitej wspólnoty mającej te same cele. Oczywiście te cele dyktowali sami. Cech wspólnych szukano wszędzie, gdzie się dało. W zależności od państwa był to wspólny język, pochodzenie czy kolor skóry. W Polsce chłopi, stanowiący większość mieszkańców tych ziem, do końca XIX wieku nie mieli żadnej tożsamości narodowej. Za Polaków uważali się tylko znienawidzeni przez nich szlaścice, przez setki lat wykorzystujący ich do niewolniczej pracy. Zmiany nadeszły wraz z ideologią pozytywizmu, głoszącą, że wyzwolenie spod zaborcy może odbyć się tylko poprzez uniezależnienie finansowe, czyli wytworzenie się polskiej klasy posiadaczy i fabrykantów. Oczywiście, żeby istnieli kapitaliści, muszą też istnieć robotnicy pracujący w ich zakładach. Stąd potrzeba obudzenia w chłopach jako przyszłych robotnikach tożsamości narodowej. W tym wypadku czynnikiem spajającym był katolicyzm. Chłop i robotnik oraz arystokrata i fabrykant mieli zatem wspólne wartości i wspólne cele. Byli Polakami, katolikami. To, że ich realne interesy były całkowicie sprzeczne nie miało już znaczenia. Mieli wspólnie odbudować katolicką Polskę to wtedy polski nacjonalizm stał się potężną bronią w rękach usiłujących przejąć kontrolę nad tymi ziemiami nowych, polskich polityków, zarówno z lewa, jak i z prawa. Roman Dmowski używał swojej ideologii panslawizmu, czyli zjednoczenia narodów słowiańskich, by uzasadnić płaszczenie się przed caratem i zasiadanie w carskiej dumie. Następnie, gdy w 1905 roku polscy robotnicy zbuntowali się pod hasłami sprawiedliwości społecznej i wolności, wysłał swoich nacjonalistycznych bojówkarzy, by pomogli krwawo tłumić demonstracje u boku carskiej policji i wojska. Po I wojnie światowej, gdy państwo polskie odrodziło się, nacjonalizm stał się podstawowym elementem jego narracji. Uzasadnił wojskowe interwencje w sąsiednich krajach oraz kolonialne zapędy wobec Afryki. Następnie, w czasach PRL, nacjonalizm umożliwił czystki etniczne i wysiedlenia dokonywane przez władze oraz służył osłabianiu pozycji wrogów politycznych. Przedwojenni narodowcy, tacy jak Bolesław Piasecki, odnaleźli się świetnie w strukturach tzw. władzy ludowej. Nacjonalizm znów stał się potrzebny elitom rządzącym, tym razem jednak jego rolą było zastąpienie religii w roli spoiwa narodu. Stąd kult nowych świętych, hymnu i flagi oraz tworzenie się nowych świeckich tradycji. Na przykład kad wigilijny stał się odwiecznym tradycyjnym daniem świątecznym dopiero po 1945 roku, kiedy była to po prostu jedyna ryba dostępna dla przeciętnego obywatela. Jednak takie wytłumaczenie było bardzo kiepskie propagandowo. Typowo nacjonalistyczne odwołanie się do tradycji narodu, choćby zmyślonej, było zatem konieczne. Jak widzimy, nacjonalizm może też być zatem formą religii, w której najwyższym kapłanem jest władza. Obecnie nacjonalizm stał się doskonałym orężem walki politycznej. Dzięki nacjonalistycznym postulatom i straszeniu mitycznymi uchodźcami i multikulti, PiS oraz narodowcy zapewnili sobie stołki w Sejmie, ochoczo naśladowani także przez tonące w sondażach partie liberalne na czele z PO. Nacjonalizm stał się też podstawą ideologiczną rozbijania wszelkich ruchów pracowniczych i postępowych. Używają go podległe władzy tzw. żółte związki zawodowe, takie jak Solidarność, próbując skompromitować domagających się praw pracowników. Było tak w przypadku protestów pracowników Poczty Polskiej. Używają go też oczywiście ugrupowania, nazywające siebie narodowymi, dla których nacjonalizm jest najważniejszym elementem ideologicznym. Służą przede wszystkim jako zbrojne ramię kapitalistów. W latach 90. za cichym przyzwoleniem policji atakowali demonstracje pracownicze, bili i mordowali wszelkiej maści antysystemowców i osoby bezdomne, mając na ustach slogany o walce z lewactwem i komuną zostali następnie pokonani na ulicach przez antfaszystów i na przełomie wieków zmuszeni do zejścia na jakiś czas do podziemia. Jednak wrócili 10 lat później ze zdwojoną siłą i wyglądali już zupełnie inaczej. Tym razem nie byli to ogoleni na łyso nazi skinny, lecz chętnie zapraszani do liberalnych mediów salonowi politycy w garniturach. W 2013 roku sterowani przez nich bojowkarze usiłowali spalić żywce mieszkańców skłotów, w tym rodziny z dziećmi, za opór wobec czycicieli kamienic i blokady eksmisji. Następnie, w 2015 roku, na fali napędzonej przez media i polityków PiS nienawiści wobec imigrantów, dostali się do Sejmu, gdzie siedzą po dziś dzień, antysystemowo popierając większość posunięć rządu. Tendencje nacjonalizmu do przemocy, ludobójstwa i militaryzmu jednak nie ograniczają się przecież tylko do historii Polski. Postulaty nacjonalistyczne stanowiły uzasadnienie dla praktycznie każdej wojny i ludobójstwa, które miały miejsce od końca XVIII wieku. Od podboju Ameryki, ludobójstwa rdzennych Amerykanów, po okrutną wojnę domową w Jugosławii. Te zbrodnie jednak nie są wynikiem jakiegoś fanatycznego wypaczenia idei nacjonalizmu, który nagle magicznie przerodził się w faszyzm. Faszyzm jest naturalną wypadkową idei nacjonalizmu, wprowadzeniem jej w życie bezpośrednio, gdy pokojowy, liberalny nacjonalizm, zwany też eufemicznie patriotyzmem, przestaje wystarczać, by utrzymać kontrolę nad społeczeństwem. Chociaż elementy ideologii faszystowskiej dojrzewały wśród nacjonalistów od samego początku, jako kierunek polityczny faszyzm pojawił się we Włoszech w latach dwudziestych XX wieku. Był reakcją na tzw. Czerwone Dwulecie, okres, w którym anarchosyndykalistyczni robotnicy zaczęli masowo okupować i przejmować swoje zakłady pracy, zarządzając nimi oddolnie i demokratycznie. Przerażeni kapitaliści zaczęli dofinansowywać i wspomagać jak dotąd drobny ruch nacjonalistyczny pod wodzą Benito Mussoliniego, który zajmował się zbrojnymi atakami na okupujących fabryki robotników, rozbijaniem spółdzielni i przywracaniem kapitalistom ich własności prywatnej. To właśnie dzięki wsparciu wielkiego biznesu ruch faszystowski urosł do takich rozmiarów, że zmiażdżył wolnościową rewolucję i sam przejął władzę we Włoszech. Wprowadzenie faszyzmu zawsze niesie ze za sobą ogromne korzyści dla kapitalizmu. Pozwala rozbić ruchy domagające się praw pracowniczych i walczących z wyzyskiem oraz ułatwia wywołanie wojny, która jest bardzo korzystna zarówno dla umacniania władzy, jak i dla biznesu. Wojna ułatwia militaryzację społeczeństwa, przymusowy pobór i danie dodatkowych przywilejów służbom państwowym. Pozwala też zarobić wielkim korporacjom, które z produkcji dóbr dla cywili przerzucają się na wypełnianie znacznie większych i bardziej dochodowych zamówień dla wojska. Pozwala im też swobodnie eksploatować nowo podbite ziemie, ułatwiając wydobycie surowców i dostarczając taniej lub darmowej siły roboczej spośród podbitych ludów. Gdy w szkołach mówi się o II wojnie światowej, przedstawia się ją jako konflikt wywołany przez fanatyków, kierujących się jakąś niepojętą ideologią nienawiści. Jednak nacjonalizm w wydaniu hitlerowskich Niemiec, faszystowskich Włoch i cesarskiej Japonii był po prostu chłodną kalkulacją ekonomiczną, próbą podporządkowania całego świata interesom tamtejszych elit finansowych. Hitlerowskie programy pracy przymusowej oraz obozy koncentracyjne dostarczały darmowej siły roboczej korporacjom, takim jak Thyssen, Krupp, Bosch, Daimler-Benz, Ford, Junkers czy Siemens, które zyskały na tym liczone w miliardach dolarów przychody. Naziści wykorzystali powiązaną z nacjonalizmem koncepcję ras, by podzielić społeczeństwo niemieckie i uzyskać w ten sposób władzę. Rasizm stał się promowaną przez państwo pseudonauką. Mówię pseudo, gdyż z metodami naukowymi miało to bardzo niewiele wspólnego. Rasizm staje się szczególnie przydatnym narzędziem nacjonalizmu wtedy, gdy część klasy pracującej danego społeczeństwa, która ma zostać skonfliktowana z inną, nie różni się od niej znacząco językiem, kulturą lub kręgami społecznymi, w których się obraca. Rasy to konstrukty społeczne, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w genetyce i antropologii. Są jednak bardzo przydatne w strategii dzieli rządź. Nacjonaliści od zawsze próbują przedstawiać się jako radykalna alternatywa wobec obecnego systemu. Jednak są oni najlepszym narzędziem umacniania jego podstaw. Ich retoryka ma za zadanie wziąć pod swoje skrzydła najbardziej poszkodowanych przez system i nakierować ich wściekłość na inne, nieuprzywilejowane grupy, zamiast na sterującą nim klasę posiadaczy. W zależności od tego, która mniejszość społeczna jest w danej chwili w najtrudniejszej sytuacji, Mogą to być mniejszości seksualne, etniczne, imigranci, uchodźcy wojenni, ugrupowania lewicowe i anarchistyczne, bądź po prostu osoby ubogie czy bezrobotne. To ona staje się wrogiem społecznym numer jeden, którego należy wyeliminować, by narodowi żyło się dobrze. I to na niej skupia się agresja omamionego nacjonalizmem społeczeństwa. To właśnie dzięki nacjonalizmowi można wmówić polskim pracownikom, że ich głodowe zarobki nie są winą szefa, który bierze profity dla siebie, lecz na przykład imigrantów z Ukrainy, którzy kradną pracę i zaniżają stawki. To dzięki nacjonalizmowi można wmówić polskim obywatelom, że NFZ nie ma pieniędzy na leczenie ich nie dlatego, że przedsiębiorcy unikają płacenia podatków, lecz dlatego, że kradną je Żydzi, Niemcy albo Romowie. Jeżeli to nie pomoże, zawsze można użyć nacjonalistycznej retoryki jako tematu zastępczego, stąd straszenie uchodźcami, lewakami czy mniejszościami seksualnymi. Ma tu wiele korzyści. Pomaga uciszać jednostki, które kwestionują zasad działania państwa i kapitalizmu, napuszczać klasę pracującą na siebie nawzajem, by utrudnić jej organizowanie się i uzasadnić dyskryminację w miejscach pracy. To sprawia, że pracownicy mniej się buntują, a należącym do dyskryminowanej mniejszości można płacić mniej i pomiatać nimi, bo nikt nie pomoże im na przykład zorganizować strajku. Pod przywództwem nacjonalistów jedni ludzie pracy raz na jakiś czas pokrzyczą na ulicach puste frazesy i wyładują swoją nienawiść na innych ludziach pracy podczas gdy na salonach brzdękają kieliszki szampana, a system ma się lepiej niż kiedykolwiek dotąd. Czysty profit. Nacjonalizm występuje jednak nie tylko wśród elit państwowych. Istnieje też w ruchach wyzwolenia opresjonowanych mniejszości, a czasem jego elementy widać też niestety w niektórych ruchach lewicowych i anarchistycznych. Te grupy próbują oderwać go od tradycji nacjonalizmu państwowego, wskazując na tzw. wyzwolenie narodowe jako środek do wywalczenia wolnego społeczeństwa. W praktyce jednak nacjonalizm zawsze staje się najsłabszym ogniwem jakiejkolwiek ideologii wyzwoleńczej, w której występuje. Jest to w końcu ideologia stworzona dla utrzymania hierarchii społecznej i mechanizmów kapitalizmu i jakakolwiek próba stworzenia lewicowego nacjonalizmu zawsze kończy się porażką. Nacjonalizm grup opresjonowanych nie jest mniej opresyjny. Nie oferuje żadnej zmiany ról społecznych, jedynie ich odwrócenia. Taki mechanizm najlepiej widać na przykładzie syjonizmu, który z idei wyzwolenia narodu żydowskiego, połączonej z lewicowymi postulatami kooperatywizmu i socjalizmu, przerodził się w ideologię przewodnią jednego z najbardziej opresyjnych, nacjonalistycznych państw na świecie – Izraela. Doskonale opisał to zjawisko Freddy Perlman. Nacjonalizm oferuje grupom uciskanym coś namacalnego, coś co zostało już sprawdzone i wiadomo, że działa. Nie ma żadnego powodu, by potomkowie prześladowanych pozostali prześladowani, gdy nacjonalizm oferuje im szansę na stanie się prześladowcami. Bliscy i dalecy krewni ofiar mogą stać się rasistowskim państwem narodowym. Mogą sami zacząć zapędzać inne ludy do obozów koncentracyjnych, pomiatać nimi do woli, wypowiadać im wojny, dokonywać na nich ludobójstwa, zdobywać kapitał poprzez wywłaszczanie ich. A jeżeli mogą to robić tzw. rasowi krewni ofiar Hitlera, to samo mogą robić ofiary Waszyngtona, Jacksona, Regana czy Begina. Każda uciskana społeczność może stać się narodem, fotograficznym negatywem narodu uciskającego. Społeczeństwem, gdzie były kasjer jest szefem supermarketu, gdzie były stróż nocny jest dowódcą policji. Jako wolnościowcy jesteśmy zatem przeciwni nacjonalizmowi we wszystkich jego formach. Naszym celem są rzeczywiście radykalne zmiany i zastąpienie obecnego systemu zupełnie nową formą organizacji społecznej. Anarchiści i anarchistki sprzeciwiają się nacjonalizmowi nie tylko dlatego, że prowadzi on do dyskryminacji i nienawiści. Nacjonalizm wcale nie musi z początku być szowinistyczny. Jego liberalna forma, zwana patriotyzmem, może być antyrasistowska, tolerancyjna, a nawet multikulturowa. Sprzeciwiamy mu się, bo jest to ideologia władzy państwowej i kapitalizmu, wykorzystująca podziały i jedności narodowe, oparte o zupełnie arbitralne kryteria, uzależnione całkowicie od tego, co opłaca się w danym momencie elitom. Wszystkie jesteśmy częścią jednej klasy pracującej, niezależnie od narzuconej sztucznej przynależności narodowej. Wszystkie jesteśmy wykorzystywane przez jedną klasę posiadaczy. Musimy pracować na zysk szefa, aby móc przeżyć. Nasze interesy są naturalnie zbieżne. Chcemy posiadać więcej, być bardziej wolnymi, pracować dla własnych celów i uwolnić się od wyzysku. To jest właśnie walka klas. Zadaniem nacjonalizmu jest uzasadnienie jej przeciwieństwa, czyli kolaboracji klasowej, w której mamy siedzieć cicho i charować dla dobra narodu, czyli dobra decydujących o znaczeniu tego pojęcia kapitalistów. Jesteśmy internacjonalistami. Uważamy, że ludność świata nie dzieli się na wyimaginowane narody, lecz na realne i namacalne klasy społeczne i ekonomiczne. Nie oznacza to, że chcemy, by wszystkie kultury stały się jednolite. To, że w naturalny sposób mieszają się i wymieniają swoimi najlepszymi aspektami, nie zważając na jakiekolwiek sztuczne granice wyznaczone przez instytucje państwowe, jest najlepszym dowodem, że nacjonalizm i idea państwa narodowego jest kompletną bzdurą. Nie jesteśmy Polakami, Francuzami, Rosjanami, Amerykanami, Chińczykami czy Etiopczykami. Jesteśmy ludźmi pracy. Przeciwko nam nie stoi Niemiec, Żyd czy Syryjczyk, lecz wyzyskiwacz i klepiący go po plecach polityk. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie są koneksje polskich narodowców z faszyzmem, zarówno teraz, jak i w przyszłości, polecam Wam drugi odcinek zaprzyjaźnionej serii Antifa TV. Zapraszam Was też do wspierania Posłuchaj o Anarchizmie na Patreonite. W tworzeniu tego odcinka pomogli patroni, których imiona widzicie właśnie na ekranie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.